Zapisz działanie 5 razy 9, odjąć 4 w nawiasie używając prawa rozdzielności mnożenia względem odejmowania i uprość je. Pozwólcie, że to przepiszę. Będzie to 5 razy 9, odjąć 4. Dokładnie w ten sposób. Teraz jeśli chcemy użyć prawa rozdzielności mnożenia względem odejmowania, cóż, nie musicie. Możemy obliczyć to w ten sposób. 9 odjąć 4 i potem pomnożyć to razy 5. Ale jeśli chcemy użyć prawa rozdzielności, rozdzielacie 5. Mnożymy 5 razy 9 i 4. Ostatecznie 5 razy 9 odjąć 5 razy 4. Zobaczcie, rozdzieliliśmy 5. Pomnożyliśmy to zarówno przez 9, jak i przez 4. W pierwszej części dotyczącej właściwości rozdzielności wyjaśniłem, dlaczego musimy rozdzielać 5. Dlatego to ma sens. Zweryfikujmy to, uzyskując ten sam wynik, jakbyśmy obliczali 9 odjąć 4 w pierwszej kolejności. Ile to jest? 5 razy 9 równa się 45. Mamy 45 odjąć... Ile to jest 5 razy 4? To 20. 45 odjąć 20 równa się 25. To właśnie użycie prawa rozdzielności w tym przypadku. Jeśli nie chcemy używać prawa rozdzielności, jeśli chcielibyśmy obliczyć w pierwszej kolejności to, co jest w nawiasie, otrzymalibyśmy... Pójdźmy w tym kierunku. 5 razy... Ile to jest? 9 odjąć 4. 9 odjąć 4 równa się 5. Napiszę to innym kolorem. 5 razy 9 odjąć 4 to 5 razy 5. 5 razy 5 to dokładnie 25. W ten sposób otrzymujemy ten sam wynik. To jest użycie prawa rozdzielności mnożenia względem odejmowania, zwykle określane jako właściwość rozdzielności. Obliczamy w pierwszej kolejności działania w nawiasach, a następnie wykonujemy mnożenie.